Jedzie bębica, moja dziewica. Coś wracają po światłach, nie przy żadnych świadkach. Wsiadam do multipli, jadę na raków, jednak dostaję w pierwszych zasraków. Sąsiad podjeżdża w golf i wsiada, potem pierdol coś w ptakach. Jednak mam tu w dupie i jadę przed siebie Nie patrzę na paławo radary na niebie Zajeżdżam pod bloki, czekam na ziomka On nie idzie, kurwa Podjeżdżam z piskiem opą i widzę bogiety Przyspieszam, aby nie przesrali się opety. Zajeżdżam na plaże i marzę Aby blokady na koni dal mi na marzec Bo jadę na Śląsk kopać węgiel I przy okazji zobaczę na żywo sam węgiel Już myślę, rozmyślam o emeryturze Jednak przyżył czas na burzę Która rozpierdala każdy możliwy dom Ale nie rozwali mnie z moją multiplą!